Zadanie wymaga napisania tej liczby słowami. Nie wymówię jej, żeby nie zdradzić rozwiązania. 6, 3, 1, 5. Cyfry po lewej stronie przecinka łatwo przeczytać. Zapiszę je kolorem. Mamy więc 6, 3, a potem. Lepiej użyję różnych kolorów. 6, 3 potem jest przecinek a potem 1. I 5. 1 i 5. Zadanie można wykonać na kilka sposobów. Można różnie przeczytać tę liczbę. Ale cyfry przed przecinkiem są oczywiste. To po prostu 63. Zapiszę je. 63. Zamiast przecinka napiszemy i i... Dalej mamy wybór. Możemy napisać i 1 dziesiąta i 5 setnych. Albo zauważyć, że to jest 15 setnych. 1 dziesiąta to 10 setnych. 10 setnych plus 5 setnych to 15 setnych. Zapiszmy to w ten sposób. 63 i… 15 setnych. Gotowe. Zapytacie, czy można powiedzieć 1 dziesiąta i 5 setnych? Oczywiście tak, ale słuchaczowi trudniej będzie zrozumieć. Może więc być 63. Zrobię kopiu i wklej. Może być 63 i… A potem… 1 dziesiąta… 1 dziesiąta… dla tej jedynki i… 5 setnych. 5 setnych. Chyba zgodzicie się, że w tej wersji trudniej zrozumieć, o jaką liczbę chodzi. 15 setnych jest częściej stosowaną wersją. Pewnie już rozumiecie, ale jeszcze raz. To jest 1 dziesiąta, a to jest 5 setnych. Jeśli dodamy te dwie liczby, 1 dziesiątą i 5 setnych, zróbmy to. 1 dziesiąta plus 5 setnych. Jak je dodać? Wspólny mianownik to 100. Trzeba więc pomnożyć licznik i mianownik pierwszego ułamka przez 10. Na górze mamy 10, a na dole… 100. 1 dziesiąta /10 to 10 setnych. 10 setnych plus 5 setnych równa się 15 setnych. Zatem ta część liczby to 15 setnych. Dlatego całą liczbę czyta się 63,15. i setnych.